Działając na podstawie artykułu 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372. Otwieram 39 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości, Pana Wójta, administrację Urzędu Gminy oraz jednostek podporządkowanych i Panią mecenas. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 14 radnych.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 punkt 8 Omówienie profil programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz sprzeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Punkt 9 plan pracy komisji rady gminy na 2022 rok. Punkt 10 plan pracy rady gminy na 2022 rok. Punkt 11 przedstawienie budżetu na 2022 rok. Podpunkt pierwszy. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Punkt drugi. Przedstawienie opinii w projekcie budżetu na 2022 rok. Podpunkt A. Uchwała składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie. Punkt drugi. Uchwała składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2022 rok. C. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszy w sprawie opinii i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jeziora Wielkie na 2022 rok. D. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2022 rok. Punkt 12. Dyskusja. Punkt trzynasty. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy uchwała nr 39 przez 214 przez 2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Podpunkt drugi uchwała nr 39 przez 215 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt trzeci, Uchwała nr 39 przez 216 przez 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Punkt 4. Uchwała nr 39 przez 217 przez 2021 w sprawie budżetu na 2022 rok. Podpunkt 5. Uchwała nr 39 przez 218 przez 2021 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Podpunkt 6. Uchwała nr 39 przez 219 przez 2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Podpunkt 7. Uchwała nr 39 przez 220 przez 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Podpunkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 16. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowany, więc przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Punkt, przechodzimy do punktu trzeciego. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 14 Radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt, punkt czwarty. Wypór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję Panią Radną Anię Winiecką. Przyjmuje Pani? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 8 grudnia 2021. 21 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 38 Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera cztery strony maszyn opisu i 5 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści ustarek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty.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 Punkt 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 38 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo panie wójcie. Dziękuję Panie Przewodniczący. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 38 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 8 grudnia 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 38 przez 213 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy Interpelacje Radnych. Czy ktoś z Państwa ma jakąś interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Punkt 8. Omówienie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Znaczy ten punkt mieliśmy omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Jeżeli są jakieś pytania to proszę bardzo. Pani Kierownik tutaj jest. Nie widzę, dziękuję. Punkt 9. Plan pracy komisji Rady Gminy na 2022 rok. Plan pracy komisji mieliśmy też umówiony na wspólnej komisji. Jeszcze jeśli, jeśli są jakieś pytania. Nie widzę, dziękuję. Punkt 10. Plan pracy Rady Gminy na 2022 rok. Ten punkt również mieliśmy realizowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. To przechodzimy do punktu 11. Przedstawienie budżetu na 2022 rok. Proszę bardzo, Panie Wójcie, jeśli Pan chce zabrać głos. Projekt budżetu na 2022 rok. Oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 opracowany do 15 listopada 2021 roku i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zespół w Włocławku oraz radnym Rady Gminy. Do projektu budżetu na 2002 rok przyjęto dochody w wysokości 22 748 734,44 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 19 603,292 dochody majątkowe w wysokości 3 145 442, plan wydatków przyjęto w wysokości 31 373 953,65. Złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 18 milionów 6571 zł. 65 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 13 milionów 367 382 zł. Zaplanowano wydatki zapewniające finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Deficyt budżetu w wysokości 8 milionów 625 tysięcy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z. Środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 946 897,21 zł. Kredytu długoterminowego w wysokości 3 678 322 zł. Zgodnie z przyjętymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletniej prognozie finansowej w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe na. Budowę stacji uzatnienia wody w Golejewie w wysokości 2,5 miliona, przebudowę stacji uzatnienia wody w Kuśnierzu w wysokości 200 tysięcy, przebudowę drogi gminnej lub Stówek Borowa w wysokości 1 638 tysięcy, budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ziarach Wielkich w wysokości 5 208 tysięcy, budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin w wysokości 2 079 000 przecinek 824 zł. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na dotację celową do studni głębinowej w wysokości 10 tysięcy zł. przebudowę drogi gminnej Jeziora Wielkie Babki w wysokości 547 tysięcy zł. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jeziora Wielkie Zrzeszyń w wysokości 50 tysięcy, miejscowości Dobsko 20 tysięcy, woli koruszkowej. 15 tysięcy wola koruszkowa kolejne 15 tysięcy zł, wykup gruntów pod drogą w woli koruszkowej wysokości 10 tysięcy zł, podwyższenie wartości udziału w Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka Z.O.O. W Wielkiej Wysokości 1 zł, dotację celową do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich na zadania inwestycyjne w wysokości 33 148 zł, Wykonanie utwardzenia ciągu pierwszego na cmentarzu w Kościeżkach w wysokości 40 tys. zł. Do opracowanego projektu budżetu wprowadzono autopoprawki. Zwiększono plan dochodów o kwotę tys środki z Polskiego Ładu na program, z programu inwestycji strategicznych. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 341 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 119 296 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększono plan wydatków na zadania budowa stacji uzdatniania wody w Golojewie o kwotę 51 537 zł. Do zadania przebudowa oraz odbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach o kwotę 5 250 000 zł. Na opracowanie strategii rozwoju gminy o kwotę 12 300 zł na diety dla Radnych i Sołtysów o kwotę 63 600 zł. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej golejewo radunek Jeziora Wielkie Kozy-Wola-Koruszkowa-Koruszkowo o kwotę 80 430 zł. Zmniejszono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej lub Borowa o kwotę 238 592 zł. Na lokalny transport zbiorowy o kwotę 32 511 zł planowane przychody zwiększono kwotę 602 401 z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu na 2022 rok wynoszą 27 333 097,44 44 zł, w tym dochody bieżące 19 556 044 zł. Dochody majątkowe 7 776 000 146 zł. Planowane wydatki na 2022 rok drugi rok wynoszą 36 560 717 zł 65. W tym wydatki bieżące 18 milionów 49 000 960 zł 65. Wydatki majątkowe 18 milionów 510 757 zł. Przedkładając powyższy projekt budżetu, budżetu wraz z autopoprawkami, proszę Wysoką Radę o przyjęcie budżetu na 2022 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <śmiech> Podpunkt drugi. Przedstawienie opinii o projekcie budżetu na 2022 rok. Tu Państwo Radni dostali wszystkie uchwały tutaj właśnie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Czy może Państwo radni przyzwolą, żeby nie odczytywać tych wszystkich uchwał, bo trochę czytania to by było. Dobrze, dobrze. Dziękuję, dziękuję bardzo. I chciałbym zmienić, że wszystkie opinie są zaopiniowane za pozytywnie. To, a więc przechodzimy do punktu. Pod punktu D. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2022 rok. Jeśli można poproszę Panią Anetę Barszak, Przewodniczącą o odczytanie. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2022. 6 grudnia 2021 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Bronnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich, na którym przeprowadzono analizę projektu budżetu na 2022, który zakłada dochody budżetu gminy na kwotę 22 miliony 748 734,44 734 i grosze, wydatki budżetu gminy na kwotę 31 373 tysiące 953 ,65 zł. 65 groszy. Przychody budżetu gminy na kwotę 8 777 698 ,21 zł. 21 groszy. Rozchody budżetu na kwotę 152 479. W projekcie budżetu na 2022 założono deficyt budżetowy w wysokości 8 625 219,21 groszy. Planowany deficyt budżetu oraz spłata rad wcześniejszych zaciągniętych obowiązań sfinansowane zostaną przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 3 678 322 zł oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 946 897,21 zł. Planowane dochody zapewniają finansowanie podstawowych niezbędnych zadań. Biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwzględnienia w zakresie gospodarki finansowej, samorządu oraz stan zobowiązań finansowych, Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy Jeziora Wielkie na 2022. Podpisy członków Komisji. przewodnicząca Aneta Barczak, Paweł Gląd Zastępca, Joanna Jędraszczak, Marek Wysocki. Pan Jerzy Kamelski był nieobecny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A więc przechodzimy do punktu 12. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Panie Jurku. Przedstawiony przez Pana Wójta budżet na rok 2022 jest budżetem realnym. Szanowni Państwo, przypilnujemy, dopilnujemy tak, żeby ten budżet był wykonany w 100%. I jeszcze nadmienię takie jedno słowo, żeby więcej głosu nie zabierać. Ja ostatnio mówiłem na komisji odnośnie ładu polskiego. I Pragnę Państwa poinformować tutaj, że z dniem dzisiejszym, to jest 12. Przepraszam, 28 12 2021, program ten zostaje realizowany i prosiłbym o najszybciej składanie wniosków. Jak tutaj z Panem Wójtem rozmawialiśmy przed momentem, gminy składają po trzy wioski. Pierwsze wnioski. Kwota 5 do 5 tysięcy, do, drugi do 30 i trzeci do 60 tysięcy. Yy, oby przystąpić do programu, wszystkie trzy wnioski muszą złożone być. Także Panowie, Panie dopilnujcie tego i będziemy to realizować. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję.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 Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 39 przez 215 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Proszę Państwa Radnych o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 Radnych przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 39 dziewięć przez dwieście szesnaście przez dwa w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 tysiące Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0,1, wstrzymujący się. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu czwartego. Uchwała nr 39 przez 217 przez 2021 w sprawie budżetu na 2022 rok.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 Proszę, ja zadałam pytanie, czy jest w tych wymienionych gminiach osiedle ludzi. Szanowna Pani nie rozmawiał z Panem Ostrowskim i potwierdził, że jest. A w miejscu? Aczkolwiek miał mi odzwonić w którym miejscu i do dzisiejszego dnia nie odzwonię. Ale potwierdzą, że na pewno się jeszcze Przez Mhm. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych. Wstrzymujących się 0, przeciw 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Wando. Ja mam pytanie. Właściwie jest pytanie do prezesa spółki, ale to nie ma więcej, Pana Wójta. Kiedy drogi powinny być sypane piachem? Latem czy zimą? Bo ostatnio była taka ślizgawka, wczoraj dzwonię do Pana Prezesa, a Pan Prezes mi powiedział, że drogi teraz nie będą sypać, bo jest za zimno. Nie wiem, ja rozumiem, że sól się nie rozkłada, ale piaskiem posypać, no to zawsze jest jakieś bezpieczeństwo. Jeszcze mi chodzi o konkretnie skrzyżowanie. A taka dziwna odpowiedź, pierwszy raz taką odpowiedź słyszałam. i też mieli wykonać terminy do 20 posypywania nową, a tą mieli zabrać. Wiemy, robiliście, więc no nie mogli zabrać. No teraz następny raz, jak będzie ślisko, to znowu nie wiadomo, czy będzie posypywarka, czy nie będzie? No nie wiadomo, mam nadzieję, że będzie. No tak, ale wiemy, że jest zima, to powinno być jakiś dodatkowy podwykonawca, jak mamy sprzętu. Panie Radni, co ja Panu poradzę? No, jeżeli nie mogli odpalić rzeczywiście traktorów w ogóle, z tego co mam informację od prezesa, to był problem z traktorów. Więc to. No. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Panie Wójcie, proszę bardzo. Szanowna Wysoka Rado, chciałbym przede wszystkim podziękować za przyjęcie projektu budżetu na 2022 rok. Rok 2021 udało nam się, udało nam się zrealizować jakieś inwestycje, chociaż nie do końca wszystkie, które chcieliśmy, więc uważam, że tak za udane, bo okazało się, że przy teraz przy takim, przy takim takiej ilości dofinansowań brakuje wykonawców, także no, będzie ten, ten problem pewnie jeszcze większy. Jeżeli chodzi o wszelkie inwestycje, bo nawet jeżeli chodzi o budowlane inwestycje, o, czy to dróg, czy to obiektów, czegokolwiek, to naprawdę jest taki deficyt za zbyt wielu chyba naszych rodaków wyjechało za granicę, a teraz, a teraz mamy problem z wykonawcami. Tym bardziej, że takie pieniądze, jak teraz, teraz zostały uruchomione, takie środki, z budżetu Państwa na różnego rodzaju inwestycje, to do tej pory jeszcze nie było, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku troszeczkę, troszeczkę będzie lepiej. Aczkolwiek no, mamy doświadczenia, że, że pojawiły się firmy, które nie do końca są rzetelne i, i na czas wykonują inwestycje i nie wykonują tego aż tak jakościowo, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mam nadzieję, mam nadzieję, że uda się to jakoś zmieni, zmienić, zweryfikować. Największym problemem jest to, że nawet jeżeli firma nie wykona w terminie, to może się powołać na, na przepisy covidowe, a jeżeli, a jeżeli nawet wykona, a wykona to niewłaściwie, to też, tak powiem, no w kolejnym przetargu, jeżeli, jeżeli ta firma weźmie udział, też nie możemy tej firmy odrzucić. No nie wiem, no tak, tak to wygląda, więc... Nie tylko my borykamy się z takimi problemami, jeżeli chodzi o wykonawców, bo jak rozmawiam z burmistrzami, z wójtami, no to wszędzie wokół mają takie same problemy. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że myślę, że najważniejszą inwestycją, która udało się jakoś w końcu, z którą udało się ruszyć, to była budowa hali sportowej. No ta hala sportowa to już od trzech lat temat, temat był przenoszony z roku na rok i powiem, że już byłem zaniepokojony, zaniepokojony tym, czy w ogóle ją wybudujemy, aczkolwiek no, koszty na pewno wzrosły, bo przez te trzy lata akurat, akurat które, które trwała cała procedura, którą się borykaliśmy w różnych sytuacjach, troszeczkę opóźniła wykonanie tej inwestycji, więc troszeczkę koszty wzrosły, ale no, mam nadzieję, że z tego, co rozmawiałem z wykonawcą, to w terminie to wykona. I już prawdopodobnie nie będziemy tam jakichś większych środków dokładać. Mam nadzieję też, że te, te wszystkie ceny, które powariowały w końcu z, z nadejściem wiosny, jakoś to się uspokoi i, i nie będzie tych, tych wzrostów 200 czy 300 nawet procentowych, jeżeli chodzi o ceny materiałów. Wierzę w to, że, że uda nam się tę inwestycję zrealizować. No, wykonaliśmy wykonaliśmy y, y, dużo, dużo jak, jeżeli chodzi o nasz budżet tych inwestycji w tym 2021 roku, w przyszłym roku. Mam nadzieję, że uda się wykonać jeszcze więcej, chociażby y, z tego powodu, że no, tak jak Pan Radny wspomniał, będzie ten Polski Ład. I, i takim strategicznym dla nas y, projektem jest y, projekt budowy dróg, czyli będziemy składać przede wszystkim Wniosek o dofinansowanie budowy dróg na terenie gminy, bo to jest najważniejszy, chyba najważniejszy problem, z którym borykamy się od x lat i mieszkaniec mieszkańca nie cieszy, nie cieszy jakieś tam powiedzmy sala czy, czy inne inwestycje, jeżeli nie ma dobrych dróg, i będzie narzekał, że, że nie ma po czym jeździć. I, i, I tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o samą. O samą realizację tego, tego Polskiego Ładu, drugiego naboru, to będziemy składać na pewno, jeżeli chodzi, priorytetem będzie droga. Mają być trzy wnioski rzeczywiście złożone. Na ile otrzymamy dofinansowania, tego nikt nie wie, ale składać będziemy na pewno i będziemy się starać, aby, aby jeżeli otrzymamy te pieniądze, te inwestycje zrealizować. Chociaż mówię, że to jest ciężki, ciężki temat, jeżeli chodzi o realizację czegokolwiek w tych czasach, bo naprawdę wykonawców jest bardzo mało. Jeszcze trafiają się osoby, które są nierzetelne i, i nie wykonują tego dosyć, w terminie to jeszcze jakościowo. I jakoś przetrwaliśmy ten rok. Drodzy Państwo, podejmowali się też czasem mało popularne, popularne decyzje, mówię tu o różnych podwyżkach i tak dalej, dofinansowaniach, do, które, do, które miały miejsce, jeżeli chodzi o samą halę sportową. Często spotykaliśmy się ponad, ponad plan posiedzenia Rady, więc dziękuję Państwu za to, że zmobilizowaliście się, że braliście w tym udział, że wszystkie te uchwały przeszły. Dzięki temu, że, że ta współpraca wygląda bardzo dobrze, udało się jakoś przebrnąć przez, te, przez większość kłopotów, które mieliśmy, mieliśmy i tych zmiany decyzji, nagłych zmiany decyzji, gdzie musieliśmy nagle się spotykać i przesuwać środki. Myślę, że ten rok możemy zaliczyć do udanych, jeżeli chodzi o. o budżet, z tego względu, że no, środki jakieś na razie mamy. Co prawda nie wszystkie są wykorzystane, niektóre będą wykorzystane w przyszłym roku, ale pieniądze mamy. Pieniądze mamy na przyszły rok też, zaplanowanych sporo inwestycji, jeżeli chodzi o, o same wartości, więc mam nadzieję, że, że nie, będziemy, nie będziemy odstawać od innych gmin, jeżeli chodzi o inwestycje, tym bardziej, że mamy naprawdę dużo do nadrobienia. Drodzy Państwo, no chciałbym podziękować przede wszystkim za współpracę, za cierpliwość, za wyrozumiałość. Yy, państwu, jak i też pracownikom, pracownikom Urzędu Gminy Jednostek Podległych. Z tego względu tutaj pracy było sporo, yy, tego biegania też, yy, biurokracji i tak dalej, więc, więc chciałbym podziękować za współpracę. Yy, obsłudze prawnej też oczywiście za to, że nas wspierali, także yy, drodzy Państwo, Myślę, że możemy, możemy spokojnie spokojnie powiedzieć, że ten mijający rok był udanym rokiem, udanym rokiem dla nas i chciałbym, aby, aby nam się udało w przyszłym roku chociażby większość tych inwestycji, które mamy zaplanowane zrealizować, to i tak i tak będę szczęśliwy. Myślę, że państwo też Aczkolwiek, być może jeszcze będzie więcej, więcej tych pieniążków i, i więcej z tego tytułu też kłopotów. Ale mam nadzieję, że, że to wszystko jakoś uda nam się rozwiązać, przebrnąć, przebrnąć przez to i że Państwo też będziecie mnie wspierać w tych naszych, naszych działaniach i w budowaniu naszej, naszej gminy bo jeszcze mamy sporo do zrobienia, aczkolwiek no, takim, takim ambitnym moim założeniem jest, że do końca kadencji, jeżeli wybudujemy chociażby 90% dróg z tych zaplanowanych, to już będzie duży sukces, więc oby nam się to udało. Chciałbym jeszcze, chciałbym życzyć na, na nadchodzący, nadchodzący nowy rok wszystkim Państwu dużo pomyślności, spełnienia wszystkich planów, Abyśmy, abyśmy byli zdrowi i mogli pracować i działać razem w przyszłym roku. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o same inwestycje, no to zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, oby nam to wszystko w miarę sprawnie poszło. Także wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego na, na nowy rok. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo Pani Helino. Ja że nie wszyscy będą zadowoleni z hali. No, nie niezadowoleni, jeśli za korzystanie z hali będą płacić, bo w niektórych przypadkach doszukuje się komercja, a w niektórych nie. Cieszy, będzie cieszył przyszły rok, bo będziemy mieć gminę większą, a większą o, o część tego naszego przyjezierza i cieszy mnie również, że. Być może wtedy nie będzie problemów z podejmowaniem decyzji, bo decyzje będą zapadały w jednej gminie i wtedy przyjdzie, że rozkwitnie, będzie znane z tych czasów, będzie tak kwitło, jak było znane z poprzednich czasów, kiedy, no nie powiem, że cała Polska, ale znaczna część Polski wiedziała, co to jest przyjdzie, że, że do przyjdzieża warto przyjechać. I tak na zakończenie życzę wszystkim. Zdrowia i przetrwania w pandemii, i każdemu, aby nie chorował no, za sprawą covidu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Jolu. Ojej, Czy już No ja również y, cieszę się, że przetrwaliśmy w y, zgodzie. W zdrowiu ten rok, że spotykamy się wszyscy na koniec roku w dobrych humorach i w zdrowiu i tego życzę również na 2022 rok. Chciałabym podziękować moim koleżankom i kolegom radnym za miłą współpracę, Panu Wójtowi, Państwu urzędnikom i jednostkom podporządkowanym. Wszystkim naprawdę życzę, przede wszystkim Zdrówka, radości, życzliwości, spojrzenia na innego człowieka z takim przyjaznym okiem, mniej wrogości, zrozumienia. Tego bym sobie życzyła, żeby było naprawdę dobrze, bo te życie ziemskie jest takie krótkie i naprawdę szanujmy się. Żeby tak było do tej pory jak było, bo nie było źle, prawda? Dziękuję. Proszę bardzo Panie Jurku. Jeszcze dołączę się do życzeń w imieniu wszystkich Pań i Panów Sołtysów z terenu Gminy i Wielkiej nieobecnych na, obec na dzisiejszej sesji i jako Przewodniczący Społecznej Wiatowej Rady osób Niepełnosprawnych co wy przekazywałem życzenia na Komisji dla wszystkich Państwa Radnych, dla Państwa Administracji i do obsługi prawnej. Proszę przekazać na ręce Pana Mecenasa i Pani Mecenas z podziękowania, oby ta obsługa prawna była tak jak w ubiegłym roku. Tam te nie będę wspominał. Dziękuję. Proszę. Dziękuję, dziękuję bardzo. No, żeby tak wszystko wróciło do normalności. Tak bym sobie życzyła i chyba wszyscy, żeby tak było normalnie i dla dzieci i dla rodziców i starszych ludzi, po prostu dla całego społeczeństwa, nie tylko jeziorańskiego, ale całego naszego kraju, żeby tak było normalnie. Dziękujemy. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę, a więc w swoim imieniu też chciałbym złożyć wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym 2022 roku tutaj dla wszystkich, do wszystkich obecnych oraz dla całej społeczności Gminy Jezior Wielkich. A więc punkt 15 mamy również zrealizowany i przechodzimy do punktu 16 zakończenie sesji, a więc zamykam 39 sesję Rady Gminy w Wielkich. Dziękuję za przybycie.